Szanowni Państwo, w ramach projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszam Państwa do miasta Sławkowa, jednego z najstarszych miast Polski. To czwarte z miast Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie Orzeł w Koronie wzlatywał będzie w ramach programu Kultura w sieci. Sławków to miasto z niezwykle bogatą historią. Sądzę, że podróż po Sławkowie będzie skłonieniem Państwa do odwiedzenia tej jakże ciekawej miejscowości. Już dzisiaj serdecznie zapraszam.